Możemy wjeżdżać na pas przeznaczony do ruchu przeciwnego. Skręcamy w ulicę Pionierów, trzymając się prawej strony, bardzo dobrze. Z drugiej strony widzimy, nadjeżdża pojazd szkoleniowy. Nie możemy wjeżdżać w żaden sposób na jego tor jazdy, zajmować jego pasa ruchu. Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym będziemy zawracać. Pamiętajmy, że musimy puścić pojazdy znajdujące się na skrzyżowaniu, wjeżdżamy bez sygnalizacji, jedziemy wokół wyspy włączamy kierunkowskaz prawy, opuszczamy sobie wyspę, bardzo dobrze na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo, pamiętajmy, że mamy ustąp o, w tej chwili widzimy jak nie powinien ciężarówką gość wjeżdżać Zatrzymajmy się, nie widzimy lewej strony Dopiero jak się zatrzymamy Popatrzymy, że mamy wolne Spokojnie trzymając się prawej Ładnie sobie ruszymy I rozpędzamy się Tutaj mamy, wyjechaliśmy z strefy 30 Mamy 50 Jedziemy ładnie 50 na godzinę Mamy przeszkodę, kierunek, głowa Obracamy się Nie najeżdżamy na linię ciągłą o kierunek i zjeżdżamy do prawej strony na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo, na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo z ulicy Mościckiego skręcamy w semaforową 30 na godzinę pamiętajmy prawa strona Wolna prawa strona, jedziemy, nadmienić należy, że piesi mogą tylko przechodzić tam, gdzie są wyznaczone przejścia. Nie jest to strefa zamieszkania, więc ustępujemy tylko i wyłącznie prawej stronie. I blisko prawej jedziemy, żeby nie odjeżdżać zbyt blisko osi. Na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w lewo, kierunek, głowa do osi, głowę obrócimy, o, do osi zjedziemy, popatrzymy, prawą mamy zajętą, zatrzymamy się, pojedźmy z zatrzymania, wiemy, że wolne, to spokojnie dopiero sobie jedziemy, tak? Skręciliśmy w ulicę centralną, jedziemy prosto, trzy prawe strony tutaj, wyraźnie patrzymy trzymamy wolne blisko prawej strony się przemieszczamy o, ruch głową czy prawa strona wolna jest o. ustępujemy pierwszej możemy jechać bo nie wpływamy już na, na sposób jej poruszania się Na skrzyżowaniu będziemy skręcać w lewo i w lewo. Pamiętajmy, jesteśmy w strefie, czyli zamieszkania. Musimy ustąpić prawej stronie, tak? Czyli kierunek, głowa, do osi sobie zjeżdżamy. Patrzymy, czy mamy wolną prawą stronę. Jak jest wolna, to szerszym łukiem jedziemy sobie w lewo i znowu do osi. I do osi i tu zatrzymajmy się, bo tu mamy ustąp. Wyjeżdżamy ze strefy, musimy puścić prawą, lewą stronę. Dopiero jak będziemy wiedzieli, że droga jest wolna, zaczekamy jeszcze sobie, bo jeszcze jedzie pojazd z lewej strony. O, teraz wolne, proszę bardzo. Jedziemy w lewo. I rozpędzamy się. Wyjechaliśmy ze strefy zamieszkania. 50 na godzinę. Jechaliśmy ze strefy ograniczonej prędkości, nie była to strefa zamieszkania, tylko 30, strefa ograniczonej prędkości, tu mamy 50 i jedziemy cały czas prosto, 50 na godzinę. Wracając z powrotem ulicą Mościckiego, z centralnej, z powrotem do ulicy Mościckiego. 50 to 50, starajmy się utrzymać prędkość maksymalną, jeżeli warunki ruchu drogowego nam na to pozwalają.